Nieświeży oddech znany również jako cuchnący oddech jest kłopotliwy i może mieć wpływ na poziom zaufania. Nieświeży oddech może być spowodowany wieloma przyczynami takimi jak spożywanie nieprzyjemnych zapachów palenie tytoniu suchość w ustach schorzenia choroby dziąseł i stan zatok. Jednak główną przyczyną nieświeżego oddechu są bakterie które gromadzą się na grzbiecie języka lub między zębami. Utrzymanie dobrego stanu zdrowia jamy ustnej jest niezbędne do kontrolowania nieświeży oddech. Obejmuje to regularne szczotkowanie zębów, nitkowanie i skrobanie języka. Picie odpowiedniej ilości wody przez cały dzień jest również niezbędne do utrzymania świeżości i oddechu. Dodatkowo po zjedzeniu posiłku zamocz wodę wokół ust na kilka sekund. Spowoduje to poluzowanie cząstek jedzenia między zębami i oczyszczenie ust. Wraz z wodą można również leczyć nieświeży oddech za pomocą niektórych łatwo dostępnych składników z szafki kuchennej. 1. Cynamon. Cynamon zawiera aldehyd cynamonowy olejek eteryczny, który nie tylko zasłania nieświeży oddech, ale także zmniejsza ilość bakterii w jamie ustnej. Aby leczyć nieświeży oddech stosuj ten lek dwa razy dziennie. Zagotuj jedną łyżeczkę cynamonu w szklance wody. Możesz też dodać liście laurowe i kardamon. Odcyć roztwór i użyj go jako płukanki do usta by odświeżyć oddech. 2. Ocet jabłkowy Ze względu na efekty równoważenia pH ocet jabłkowy stanowi cudowne lekarstwo na nieświeży oddech. Możesz spróbować któregokolwiek z tych środków w zależności od Twoich preferencji. Dodaj jedną łyżkę stołową surowego niefiltrowanego octu jabłkowego do szklanki wody i wypij ją przed zjedzeniem posiłków. Ocet pomoże w trawieniu a także wyleczy nieświeży oddech. Płukanka z octem jabłkowym wymieszana w szklance wody.